Dlaczego uczniowie idą do Emaus, oddalając się od Jerozolimy? To miasto okazało się dla nich miejscem porażki, zawiedzionych oczekiwań i niespełnionej nadziei. Zaangażowali się w życie Jezusa, a teraz wszystko po Jego śmierci się skończyło. Słyszymy, że uczniowie rozmawiali i rozprawiali ze sobą. Tak naprawdę to oni namiętnie się kłócili, namiętnie dyskutowali. Jezus pozwala im mówić nie tylko ze sobą, ale chce, by o swoich rozczarowaniach powiedzieli Jemu. Gdyby wiedzieli, że to jest Pan, mogliby ważyć słowa. Jezus zbliża się do nich jako Nieznany wędrowiec, zdążający w tym samym kierunku. Jezusowi jest zawsze po drodze. Tam, gdzie idzie człowiek, tam idzie Pan. Jakie rozmowy prowadzimy ze sobą, takie widzenie spraw posiadamy. W zależności od tego, z kim rozmawiamy, z kim jesteśmy w drodze, zbliżamy się do prawdy lub się od niej oddalamy. Zwróćmy uwagę na tę reakcję uczniów zatrzymali się smutni. To smutek zatrzymuje człowieka. Ma ono miejsce w rozwoju duchowym, emocjonalnym, w rozwoju wiary. Określonych informacji, prawd, człowiek smutny nie przyjmuje jest nieufny, podejrzliwy. Jezus zatrzymał uczniów swoim pytaniem. Jego słowa odsłaniają ich smutek. Dlaczego są smutni? Ponieważ nie rozumieją, nie wiedzą tego, co dla ich życia jest istotne, a równocześnie wyjaśnienia, które otrzymali od innych, uważają za niewiarygodne, nie do przyjęcia. Co uwalnia od smutku? Opowiedzenie Jezusowi tego, czego się spodziewałem, a to się nie wydarzyło. Myśmy się spodziewali, mówią uczniowie. Ludzie o zawiedzionych nadziejach. Któż nas zawiódł? Albo na sobie zawiedliśmy się. To Jezus zmienia beznadziejność w nadzieję. Wierność, szlachetność, oddanie się muszą być poddane bolesnej próbie. Jesteśmy rozczarowani ludźmi, życiem, a może i Panem Bogiem. Uczniowie mówiąc do Jezusa, nie mają zupełnie świadomości tego, do kogo mówią. Smutek nie daje człowiekowi odczuć duchowych, doświadczeń duchowych, pomimo tego, że i w smutku możemy duchowo wzrastać. Nie poznajemy Pana, który się przybliżył i szedł z nimi. Potrzebujemy zatem przestawienia się na inne myślenie. To, co dla nas może być klęską, dla Jezusa jest odniesieniem zwycięstwa. Potrzeba czasu, aby dotarł do nas pełny sens osobistych klęsk i niepowodzeń. Potrzebujemy przymuszenia Jezusa, aby pozostał z nami. Zasiadł do stołu, podzielił chleb. Słuchając Słowa Bożego, najlepiej przygotowują się nasze oczy do widzenia i serce do rozumienia tego, co usłyszeliśmy. Słowo Jezusa pozwala radować się naszym sercom, kiedy podczas Eucharystii widzimy łamany dla nas chleb, rozjaśniający sens naszej trudnej przeszłości. Oni tworzyli wspólnotę uczniów, a w pewnej chwili zostawiają ją i uciekają. Samotni, rozbici, w grupie nie znajdują oparcia. Jezus przywraca im tę wspólnotę. Gdy znikną im z oczu, to pierwsza ich myśl jest o powrocie, żeby i inni nie odeszli z wieczernika tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Zobaczmy, szli do Emaus smutni, rozżaleni, wracają szczęśliwi i odnowieni. Jezus nie mówił nic o powrocie do Jerozolimy, o dzieleniu się prawdą dotyczącą Jego zmartwychwstania. Ale gdy serce pała i oczy się otwierają, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. To jest jeden z owoców spotkania z martwych Zmartwychwstałego. Uczniowie nie otrzymują misji, ale sami odczuli, że muszą się właśnie z tą sprawą przed braćmi w Jerozolimie podzielić. Wspólnota braci jest wówczas gdy oni dzielą się tym, co jest najbogatsze, najgłębsze w nich, czyli Panem, który im się objawił. Osoby doświadczające Boga stają się bogactwem całej wspólnoty. Im głębsze rzeczy dajemy, tym bogatsza jest wspólnota. Tam jest właśnie znak obecności Jezusa, z martwych stałek.